Ciekawe zapytanie, czy lekarz rodzinny może wystawić Ci zwolnienie lekarskie, jeżeli leczysz się u psychiatry, przykładowo na depresję. I czy będąc taką osobą możesz przebywać w jakimś innym miejscu niż miejsce podane na zwolnieniu lekarskim, np. u rodziców, za granicą, czy gdziekolwiek indziej. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu i zacznę od zapytania internautki i jednocześnie mojego widza. Witam od dłuższego czasu leczę się na depresję, od lekarza psychiatry dostałam zwolnienie na dwa tygodnie, ale z niego nie skorzystałem ze względu na krępującą sytuację. No Oczywiście chodzi o nazwę lekarza specjalisty na pieczątce. Pracuję w szkole i nie chciałam sytuacji, żeby ktoś wiedział, że leczę się u psychiatry. Natomiast mój lekarz rodzinny wypisał mi takowe zwolnienie na dwa tygodnie, po tym czasie dostałem przedłużenie na kolejne dwa, i stąd moje pytanie. Czy wystawienie takiego zwolnienia przez lekarza rodzinnego jest zgodne z prawem? I czy w tym czasie możliwe jest, abym zmieniła otoczenie i wyjechała? Wspomnę, że toż to otoczenie, w którym przebywam, jest przyczyną mojego stanu. Odpowiadając na te pytania, no, czy to jest zgodne z prawem? Oczywiście, jeżeli lekarz rodzinny wypisał to czy te zwolnienia lekarskie, no to widocznie wiedział co robi, widocznie zbadał tą pacjentkę, no i postąpił zgodnie z prawem, czyli uznał, że jest czasowo niezdolna do pracy. No mam nadzieję, że nie było to w jakiś sposób zaoczny zrobione, wyłącznie opierając się na na tym na opowieści pacjentki, że była u psychiatry, prawda, czyli być może dostał jakąś dokumentację i sam przepytał pacjentkę na tą okoliczność. No. Tak, na marginesie, wydawałoby się, że w Polsce kołtunerii pozbyliśmy się już dość dawno. Od wojny minęło już chyba tam coś 70 lat, o ile dobrze liczę. No, niestety w niektórych środowiskach pójście do psychiatry czy psychologa, no, wyczyn niemal konspiracyjny, a przyniesienie zwolnienia już te, od tegoż to specjalisty to praktycznie jakaś stygma, czy wyrok śmierci, czy oczywiście wyrok śmierci że tak powiem, w cudzysłowiu, ale, ale w każdym razie może to być problemem w danej firmie. Sam pamiętam jakąś taką historię ze swojego żywota, kiedy mężczyzna z powodu jakiegoś banalnego przeziębienia dostał zwolnienie od ginekologa, no, no, ten ginekolog był jego sąsiadem. Do, przepisał mu tam jakieś leki, ale było to potem powodem żartów w pracy, jak to facet, jak to chłop może pójść i się leczyć u ginekologa. Czyli jaki z tego morał? Oczywiście, że lekarz rodzinny, czy jakiś każdy inny uprawniony do wystawiania zwolnień L4, po osobistym przebadaniu Ciebie, ma prawo Ci to L4 wystawić. W tym przypadku pisemna opinia od tego psychiatry z pewnością będzie tu pomocna dla niego. Dla właściwej oceny okresu niezdolności do pracy. Tak więc powtarzam jeszcze raz, teoretycznie każdy lekarz, który ma uprawnienia z ZUS, może po badaniu chorej osoby wystawić zwolnienie lekarskie. Czyli może to być nawet anestezjolog, czy jakikolwiek inny specjalista, lub nawet lekarz bez specjalizacji. Jeżeli natomiast chodzi o wyjazd w trakcie zwolnienia lekarskiego, Obowiązuje Cię tutaj zgłoszenie faktycznego miejsca pobytu płatnikowi składek. No, może to być zakład pracy, jak w tej sytuacji, no, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Ciebie, może to być, czy musi to być nawet zakład ubezpieczeń społecznych, natomiast tak najbezpieczniej, jeżeli jesteś pracownikiem zgłosić ten fakt obu instytucjom. Są to jednocześnie organy, mogące skontrolować zasadność Twojego zwolnienia, no oraz przede wszystkim czy wykorzystanie tego zwolnienia jest zgodne z celem, jakim jest dochodzenie do zdrowia. No, nie wspominam, że nie może to być praca zarobkowa, czy tam jakakolwiek inna. Więc ci ludzie, te instytucje muszą wiedzieć, gdzie konkretnie przebywasz. Na tym kończę, jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli coś Ci pomogło, umieść go na swoim portalu społecznościowym, Facebooku, Google+, czy jakimś ulubionym forum. No zaraz po obejrzeniu filmiku zapisz się do listy subskrybentów i pozwoli Ci to nie ominąć jakiegoś ważnego filmu. Linki do subskrypcji są tutaj po mojej prawej, a po Twojej lewej stronie, jak oglądasz to z drugiej strony ekranu. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. I do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Na marginesie sytuacja i tak już uległa poprawie. No, po jakimś strajku lekarzy, który był wprawdzie z innego powodu, nie ma już statystycznego numeru choroby na druku zwolnienia. Nie musisz się tam tłumaczyć, że tam napisane było na żołądek, a Ty miałaś grypę jelitową i lekarz Ci wpisał grypę. Natomiast pamiętam czasy, kiedy różne organy kadrowe, szczególnie panie kadrowe, potrafiły szczegółowo przepytać pracownika na tą okoliczność, na co był chory. No przykładowo, był numerka 27 tam na żołądek, a tam pracownik twierdził, że miał grypę jelitową, a powiedzmy mogło być i od 20, no i grypa już była innym numerem i często gęsto no, odbijało się to też na lekarzu. I tajemnica lekarska, bądźmy szczerze, była co najmniej wątpliwa. No zapraszam Cię jeszcze na moją stronę internetową www.zwolnienielekarskie.pl Tam toczy się z reguły najwięcej dyskusji i też wpadnij poprzez link w opisie do tego wideo.